Zadano mi pytanie, co z partnerstwem wschodnim i czy nadal Parlament Europejski się nim interesuje i co można zrobić dla naszych sąsiadów na wschodzie. Otóż chcę powiedzieć, że nadal partnerstwo wschodnie pozostaje jedną z bardzo ważnych obszarów polityki zagranicznej Unii. Rzeczywiście kryzys, w którym dzisiaj jest Unia powoduje, że mniej uwagi się w ogóle polityce zagranicznej poświęca, w tym w polityce wschodniej. Natomiast prace w tej materii się toczą te wszystkie umowy stowarzyszeniowe, które są negocjowane, cały proces przez Parlament Europejski prowadzony, monitorowania sytuacji, dialogu z tamtymi władzami, z parlamentami, chociażby w formie zgromadzenia parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, RONES, to wszystko biegnie do przodu. Również odczekamy na, na wieloletni budżet siedmioletni, gdzie będzie pokaźna ilość pieniędzy na to przeznaczona. Trzeba powiedzieć, że nie jest to wcale wdzięczne pole, powiedziałbym wręcz, że jest to bardzo trudna polityka, polityka partnerstwa wschodniego czy polityka sąsiedztwa, ponieważ w wielu krajach za naszą wschodnią, unijną granicą, a po części również polską, reformy albo się nie toczą, albo wręcz się cofają. Mamy do czynienia z elementami naruszeń standardów demokracji, standardów praw człowieka. Mam tutaj na myśli więzienie opozycji politycznej, tak zwaną wybiórczą sprawiedliwość. Kazus Ukrainy, kazus Gruzji, zawahania jak ostatnio w Mołdawii, które jednak się chyba dobrze kończą, kompletne zamrożenie aspiracji demokratycznych europejskich społeczeństwa na Białorusi, skomplikowana w ogóle sytuacja na południowym Kaukazie, mówiłem tylko o Gruzji, ale, ale to przecież jest jeszcze Armenia i Azerbejdżan, natomiast zdecydowanie jest to, jest to polityka, która postępuje, która jest na trwałe w, w tym pakiecie ważnych, priorytetowych spraw, którymi zajmuje się Unia Europejska. A gdybym miał oceniać, komu najbardziej ta polityka wschodnia leży na sercu, której z instytucji, czy Radzie, czy Komisji Europejskiej, czy Parlamentowi europejskim, Europejskiemu, to nie tylko dlatego, że, że, że jestem w Parlamencie Europejskim, ale sądzę, że stąd właśnie wychodzi najwięcej impulsów, najwięcej głosów, żeby pójść dalej, pójść szerzej, żeby oferta była bardziej szczodna dla tych społeczeństw żeby ułatwienia wizowe wprowadzać, żeby otwierać możliwości dla bezpośrednich kontaktów i wymiany młodzieżowej, studenckiej, naukowej, biznesowej między regionami, żeby ułatwiać i promować polepszenie infrastruktury granicznej. Także wiele się dzieje, oczywiście jestem daleki od powiedzenia tego, że, że, że dzieje się dość że wszystko idzie tak szybko i tak daleko, jak byśmy chcieli, ale cały czas prace nad tym się toczą i ja jestem dobrej myśli, chociaż dzisiaj te perspektywy są bardziej odległe ze względu na to właśnie, że póki co mamy do czynienia z takimi wahaniami kursów proeuropejskich reformatorskich u naszych sąsiadów, ale jeżeli te proeuropejskie reformatorskie siły się wzmocnią, a są potem podstawy, na pewno młoda generacja, w którą trzeba inwestować, będzie dużo bardziej skłonna walczyć o ściślejsze związki z Unią Europejską. Jeśli Unia Europejska podźwignie się z kryzysu i będzie znowu mogła więcej uwagi poświęcać policji zagranicznej w ogóle i partnerstwu wschodniemu, to sądzę, że w średnim i długim okresie czasu powinien to być obszar, w którym będą jednak następowały nas satysfakcjonujące Unię, ale również nas Polskę, bo któż bardziej niż Polska jest tym zainteresowany, zmiany. Także bądźmy dobrej myśli.